Jak już nawet jozem zaśpiwał, to bo się Jedyny! Pan Rolnik ora pole, śmiga za dnia traktorem, ciężka praca na co dzień i już od kilku pokoleń. By nie brak mu siara Zaglądam do Adama, co ma warsztat i kanał. Bo tu nie domaga. Ma czerwone Ferrari. Niski emisy spali, gdy na żniwach odpali. Tu sąsiada czuć zawi. Mój taki fajny, taki elegancki. W kilku słowach Jaro oznajmił: Pan rolnik ora pole Rządki dłu po kolei Scena odpadła, A jest druga wrokka! Kiedy na obiad woła żona Myśli wtedy o oblonach z każdego swego pola Zebrać Kiedy żona chce się kochać piwo Boże, oborze głod ma locha Dla niego ważniejsze jest Wydać się. ze spakiem, szczególnie gdy wszyscy ci za krawatem jedzą się. Pan rolnik ora pole świga za dnia traktorem ciężka praca na co dzień już od kilku pokoleń